To wideo jest dla Ciebie, jeżeli chcesz zrobić prawko według starych, przyjaznych, porządnych przepisów Także nie wszystko co nowe w naszej kochanej Polsce jest lepsze I po raz kolejny cieszę się z nieudolności naszych urzędników, którzy nie potrafili wprowadzić na czas jakiegoś systemu komputerowego Nie mam pojęcia co on tam ten system robi, chyba liczy kierowców, czyli nadzoruje, prawda? i od paru dni internet żyje newsem, że nowe przepisy dla młodych szoferów nie wejdą tak jak zapowiedziano 4 stycznia 2016 roku a zostały odroczone gdzieś do jesieni tego roku Nigdzie konkretnej daty nie spotkałem ale jesień jest najbardziej prawdopodobna Tak więc, jeżeli nie chcesz tracić kasy na doszkalanie się po zrobieniu prawka to jak najszybciej zapisz się na kurs, naprawdę się do tego zapraszam Zdaj Państwowe egzaminy na spokojnie I cieszę się tym prawem jazdy Szczególnie, że ciesz się bez żadnych dodatkowych, oszukańczych kosztów I mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością Wierz mi, że prawdziwa nauka jazdy i tak wiąże się z codzienną praktyką, z, z codziennym jeżdżeniem, a wszystkich sytuacji drogowych no, nie ogarniesz podczas 30 godzin szkolenia. Tak więc nie czekaj, nie zwlekaj, znajdź jakiś fajny ośrodek szkolenia kierowców w okolicy Ja we Wrocławiu współpracuję z taką euforią na Kniaziewicza Ale w całej Polsce, w całym kraju ceny w zimie i na wiosnę są znacznie niższe niż w sezonie letnim Więc po prostu skorzystaj z okazji, zapisz się, zrób to prawko i miej problem z głowy Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym wideo, także mówię Good news Jeżeli Twoją rezolucją noworoczną jest zrobienie prawa jazdy z roku 2015 na 16, to na pewno jest w tym momencie najlepsza okazja